Witam wszystkich widzów kanału. Chcę pokazać moje akwarium z brzankami sumaczackimi, tak zwane brzankarium. Rybki były kupione 29 sierpnia w Lodzi, na giełdzie Kwiatowej. To oni rosną. To jest akwarium o pojemności 160 litrów, czyli. 100x40x40. Na na Założony jest z filterek Aquaela Turbo 1000, który naprawdę się bardzo dobrze radzi. No i grzalka chińska, bardzo dobra. 100 wat to wystarczająca. Temperatura w akwarium około 25 stopni. Teraz pokażę, jak karmię i czym karmię tych rybek. Czytamy, otwieramy klapę i rzucamy najpierw roślinny pokarm. Roślinny pokarm musi być, ponieważ rybki muszą jeść roślinki. To jest dynia. W mikrofalówce trzymam po zamrożeniu około 2 minut i to wystarczające jest. Mogę no, też zobaczyć, jak pojedają rybki, dynie po prostu uberbiają to tak, sprawdzamy jeszcze pH dlatego bierzemy pH metr przesadzam i teraz zobaczymy jaki odczyt jest 7,31 a no niestety u nas jest pH wody wysokie. Rybki potrzebują pH 6, 7. Sprawdzimy jeszcze twardość wody. U nas tu też jest bardzo twarda woda. Jest około 9. Ale to może być 9 stopni. To może być. Karmię tych rybek mrożoną ochotką. Teraz będę i wodzień mrożony. Proszę zobaczyć. Spróbujemy zrobić tak. Dajemy wodzianie mrożony. Bardzo chętnie biorą to. uwielbę to normalnie i za chwilę ochotka teraz będzie też mrożona, też muraszona. Rybki mają około czterech miesięcy. To mamy odmiany brzanki sumatrwańskiej, brzonkę mszystą, kilka sztuk brzanki różowej, no i czerwona odmiana i żółta odmiana O tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia.